Ziemia do to dziki i nieprzyjazny teren. Skute lodem góry, nieprzeniknione puszcze, rwące rzeki, skaliste kaniony oraz wulkaniczne pustkowia. Zejście ze szlaku to dla niedoświadczonego wędrowca pewna śmierć. A mimo to wędrowni kupcy z gorącego Achenis, baśniowego Fagis, tajniczej Negary, a nawet wrogiej Salapi przybywają do tej właśnie krainy, by sięgnąć po jej skarby. Nie można jednak opowiadać o niej, nie wspominając o jej równie niezwykłych mieszkańcach. Krasnoludy są jedną z pierwszych rozumnych ras na Telnuar. Wraz z ludźmi elfami należą do ras uznawanych za czyste. To niewysokie i barczyste stworzenia. Włosy rosną im niezwykle szybko i gęsto. Mężczyźni rzadko chodzą gładko okoleni, często eksponując swoje brody, zaplatając je w grube warkocze lub zawieszając na nich liczne ozdoby. U części kobiet również mogą pojawić się szczątkowe wąsy czy broda. Było to powodem rozpaczy wielu niewiast. Jednak od dawna uczeni eksperymentują nad specyfikami mającymi powstrzymać ten proces, z różnym rezultatem. Są to istoty niezwykle dumne, uparte, pamiętliwe i skore do gniewu. Niejednokrotnie stawiają one honor i dobre imię ponad swoje życie. Są niezwykle przywiązane do struktur i społeczności, które tworzą. Począwszy od tych największych, np. Na duma z przynależności do klanu czy państwa, skończywszy na tych najmniejszych, lokalnych. Np. Na chwalenie się mieszkaniem swojej dzielnicy lub bycie strażnikiem miejskim, cyrulikiem lub kurnikiem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat krasnoludów i ich historii, zapraszamy na kolejne materiały.